Więc porozmawiajmy o dobrych i złych technologiach. Chcę o tym porozmawiać dzisiaj wieczorem. W 2016 prezydent Barack Obama, mówiąc o kryptowalutach, powiedział coś fantastycznego. Powiedział, że to będzie tak jakby każdy posiadał szwajcarski bank w swojej kieszeni. Wtedy nie wiedział, że to była fantastyczna reklama kryptowalut. Faktycznie, to byłoby jak posiadanie szwajcarskiego banku w kieszeni, tak. Oczywiście nie mówił o tym jako o czymś pozytywnym, jak o czymś, czym powinniśmy się ekscytować. Siał panikę, tak jakby mówił. Wyobraź sobie, gdyby każdy, uch, mógł mieć w kieszeni szwajcarski bank. Nie tylko moi przyjaciele, nie tylko kongresmeni, nie tylko nasi lobbyści, nie tylko wszyscy, którzy płacą za nasze kampanie, nie tylko producenci broni, nie tylko osoby, które znam, lecz wszyscy. Tacy jak oni. Oczywiście Barack Obama się mylił. Ponieważ kryptowaluty nie są jak szwajcarski bank w kieszeni. Kryptowaluty są jak szwajcarski bank w kieszeni, a Ty jesteś jego prezesem. Ponieważ w swoim portfelu możesz stworzyć milion adresów i kont. Możesz dokonywać międzynarodowych przelewów pieniężnych na swoim małym telefonie, a także samą wykonać procedurę KIC, czyli znam swojego klienta, raczej przystojny chłopak, widuję go codziennie rano, znam go, wiem do kogo wysyła pieniądze, mój najlepszy przyjaciel też go zna. KIC zrobione. Możesz mieć konto bankowe w kieszeni, dzięki niemu możesz uczestniczyć w niektórych czynnościach, które wykonują banki, na przykład praniu brudnych pieniędzy, prawda? Więc udało mi się wybrać pieniądze trzy lata temu. Włożyłem parę moich ulubionych dżinsów do pralki i nie kłamie. W przedniej kieszeni miałem swój portfel sprzętowy z kryptowalutami. Bardzo dobrze zaprojektowany sprzęt. Przeszedł przez cały cykl prania. Cykl wirowania. Przeszedł nawet przez suszarkę, a potem wyciągnąłem go, nie było mowy, że nadal będzie działać. Działał. Zaczął działać. Pranie pieniędzy zrobione. Osiągnąłem coś w życiu. Kiedy większość ludzi chce prać pieniądze, muszą być albo bankierem, albo znać bankiera. Racja, bo kto pierze pieniądze? Banki robią to tak, jakby przesłuchiwać włamywacza i pytał, dlaczego kradą banki? Ponieważ to tam są pieniądze. A dlaczego zostałeś bankierem? Żeby móc prać pieniądze. Jeśli mam licencję bankową, to nie jest to pranie pieniędzy. To tylko niefortunne zniknięcie z naszego programu zgodności i monitoringu, które niestety było niezwykle opłacalne. Niestety kara była mniejsza niż zysk, więc zrobiliśmy to jeszcze raz i jeszcze raz. A kryptowaluty? pranie pieniędzy. Przestępcy. To, co Barack Obama powiedział, to polityka strachu. Nie tylko on tak mówi. Każdy polityk śpiewa tę samą melodię. Chodzi o to, że prywatność to coś, co w rękach społeczeństwa jest niebezpieczne. Oczywiście. Idea jest taka, że prywatność zamieniła się w towar, co znaczy, że część ludzi może ją nabyć, ale dla innych cena prywatności wzrosła ponad ich możliwości. Wszyscy wiedzą, że politycy cenią swoją prywatność. Spójrz, co się dzieje, gdy ktoś sprzeda lub ujawnik sekrety. Jak oni reagują? Spójrz, to jest to, co dzieje się teraz z Julianem Assange'em. Spójrz, co się stało z Chelsea Manning. Spójrz, co się stało z Thomasem Drake'em. Spójrz, Drake Spójrz, co się stało z Johnem Kiriakou. A jeśli nie wiesz, co to za nazwiska, sprawdź Kiedy nasz rząd popełnia zbrodnie wojenne, jedyną osobą, która idzie do więzienia, jest ta, która powiedziała dziennikarzowi, że nasze rządy popełniają zbrodnie wojenne. Twój też, prawda? Kiedy jest skandal w rządzie, osoba, która najprawdopodobniej pójdzie do więzienia, to osoba, która o tym publikuje. Mówią wtedy, że to nie był dziennikarz. Wiecie co? Dziennikarstwo nie jest czymś, na co potrzeba licencji. Nie trzeba też pozwolenia. To nie jest również zawód. Dziennikarz to osoba, która popełnia akty dziennikarstwa. Ktoś, kto popełnia akty dziennikarstwa, jest dziennikarzem. Julian Assange jest dziennikarzem, który jest prześladowany, bo złamał prywatność bardzo potężnych ludzi. Masz życie prywatne? Oczywiście, że nie, bo bylibyście kryminalistami. Wyglądacie jak kryminaliści, zwłaszcza jak tamten facet. Jesteśmy nieustannie napędzani przez politykę strachu, by bać się prywatności by obawiać się, co się stanie, kiedy udemokratyzujemy prywatność. Właśnie o tym rozmawiamy. W demokratyzacji finansów chodzi o demokratyzację prywatności, finansowej prywatności. Ponieważ finansowa prywatność wspiera wszystkie pozostałe prawa człowieka, podpiera naszą zdolność do swobody wypowiedzi, wolność zgromadzeń, wolność stowarzyszeń, wolność polityczną. Swobodę podróżowania, wolność od tortur i prawo do sprawiedliwego procesu, prawda? Wystarczy zapytać ludzi z Hongkongu, którzy kupują bilety w pociągu za gotówkę, ponieważ widzieli, że ostatnim razem, gdy poszli na demonstrację, połowa z nich została aresztowana przez sąd z powodu ich małego smart biletu. Już nie jest to takie smart, prawda? Daj mi stary dobry papier i gotówkę. Prywatność to podstawowe prawo człowieka. A finansowa prywatność i wolność jest czymś, co dzięki uczestnictwu w takich wydarzeniach odbieramy z powrotem. Ponieważ to prawo nie zostało nam dane. My zawsze je mieliśmy. Mamy prawo do korzystania z naszej finansowej prywatności. Po prostu bierzemy je z powrotem. A w wielu przypadkach nawet nam nie zostało zabrane. Nasi wystraszeni sąsiedzi, może jacyś znajomi w strachu na to pozwolili, zrezygnowali, oddali to prawo rządowi. Istnieje idea, że jeśli ludzie zyskają prywatność finansową, świat pogrąży się w chaosie. Od tysięcy lat prowadzimy anonimowe transakcje peer-to-peer -peer z łatwą do zweryfikowania walutą zwaną gotówką, której nikt nie może śledzić, nie można jej z nikim powiązać i świat nie skończył się chaosem. W rzeczywistości jak wiele wielkich osiągnięć cywilizacji miały one miejsce w tym czasie. Ale teraz musimy się tego bać. Podstawowa idea i polityka strachu nie uznają podstawowych zasad. Asymetrii dobra i zła, jaka ma miejsce w społeczeństwie ludzkim. Liczba ludzi, którzy czynią zło, jest niewielka. Zrównywanie jej z liczbą ludzi, którzy czynią dobro, to ignorowanie ludzkiej natury i angażowanie się w politykę strachu. A kiedy angażujemy się w politykę strachu, aby ukarać tych nielicznych, którzy robią zło, każąc wszystkich przez tłumienie zdolności do niezależności finansowej i suwerenności? I gorzej. Powierzamy narzędzia kontroli rządowi. Kogo zacznie taki rząd przyciągać? Bardzo złych ludzi, o których mówimy. Gdy gdzieś jest opcja posiadania władzy, ludzie, których ta opcja władzy przyciąga, są najgorsi. To ludzka natura. Jest więcej osób, które starają się czynić dobro ze swoją niezależnością finansową niż tych, którzy starają się czynić bom. Ta asymetria leży u podstaw klasycznego liberalizmu. Idea, że im bardziej wolni są ludzie, tym więcej jest dobrych uczynków w społeczeństwie i tym bardziej należy ufać ludziom dla ich własnego dobra. Pogoni za szczęściem, jak my to nazywamy w Ameryce, prawda? A jeśli pozwolisz ludziom na to, będą mieli lepsze życie i robili lepsze rzeczy dla siebie, dla swoich dzieci i dla swoich sąsiadów. To jest ludzka natura. Oddalamy się od tego i zamiast tego tworzymy świat, w którym staramy się kontrolować wszystkich, a czyniąc to w rzeczywistości niszczymy naszą możliwość lepszej przyszłości. Louis Brandeis, sędzia najwyższy w 1927 roku, powiedział, że lekarstwem złą mowę jest więcej mowy. Parafrazując. Powiedział, że jeśli masz złą mowę, to powinieneś pozwolić innym skorygować błędne informacje i pozwolić, aby prawda wyszła na jaw i poprawiła złą mowę większą ilością mowy. Cóż, lekarstwem na wszystkie złe rzeczy, które można zrobić z technologią, nie jest ograniczanie technologii, tylko zwiększenie jej. Dla każdej z tej rzeczy, którą możesz zrobić z tymi technologiami, o których dzisiaj mówimy. Możesz robić więcej rzeczy, które są dobre. Istotnie można przeciwdziałać złym rzeczom, które mogą robić te technologie, nakłaniając więcej ludzi do robienia z nimi dobrych rzeczy. Kiedy nasze rządy i nasze organy regulacyjne oraz ledwie demokratyczne instytucje zaczynają próbować kontrolować wykorzystanie technologii, tym, co robią, jest zmniejszanie liczby dobrych ludzi, którzy mogą korzystać z technologii, do robienia do dobra i blokowania złych rzeczy, które Robią Zgadnijcie, co robią ludzie, którzy robią złe rzeczy z technologią. Oni nie przestaną jej używać, bo uchwalono prawo. Jeśli uznasz kryptowaluty za nielegalne, to tylko przestępcy będą ich używać. Prawdopodobnie rządowi ministrowie, którzy podpisywali ustawę aby uczynić je nielegalnymi, sami będą pierwszymi przestępcami, którzy będą handlować kryptowalutami. Pewnie będą też przekupywani za pomocą kryptowalut, bo spodoba im się pomysł posiadania szwajcarskiego banku w kieszeni. Wyobraźmy sobie świat, gdzie każdy może mieć w kieszeni szwajcarskie konto bankowe. Bo wiesz co? Zboczyńcy już to robią. Oni już mają prywatność bankową. Stać ich na to, jeśli nie w Szwajcarii, to w Panamie. Jeśli nie w Panamie, to na Malcie. Jeśli nie na Malcie, to w Kong -Kongu. A potem gdzieś indziej. Największym rajem podatkowym na świecie są Stany Zjednoczone. Źli ludzie mają już te wszystkie narzędzia do dyspozycji. Już łamią prawo co zmieni kolejne prawo. To reszta z nas ich nie ma, więc po raz kolejny powstrzymuje się nas od używania technologii dla dobra, aby karać nielicznych, którzy czynią zło, a na tym procesie wszyscy tracimy. Odpowiedzią na dyktatorów unikających sankcji z użyciem kryptowalut są obywatele uciekający przed dyktatorami dzięki kryptowalutom. I jest znacznie więcej obywateli, którzy uciekają przed dyktatorami niż dyktatorów unikających sankcji. Powinniśmy zrzucać z powietrza technologię do kryptowalut. Powinniśmy mieć B-52 z ładownią pełną portfeli sprzętowych, talerzy satelitarnych i raspberry pi, latających nad Koreą Północną, Wenezuelą i zrzucających tam portfele sprzętowe. Bo wiecie, Kim Jong-un też ma swoje konto bankowe. Tak, dlaczego więc nie dać każdemu jego obywatelowi Banku Szwajcarskiego w kieszeni? Jeśli ludzie używają kryptowalut, by unikać podatków, zamiast tego tworzymy zbiórki społecznościowe, w których spotykamy się z naszymi sąsiadami i zbieramy pieniądze na produkty, firmy i usługi, które chcemy. W każdym razie jest to bardzo cyniczny pogląd. Kraje, które mają najmniejszą biurokrację w systemie podatkowym, a w których rządy faktycznie świadczą, usługi mają najwyższy poziom ściągalności podatków. To nie dlatego płacisz podatki w Szwajcarii, bo boisz się pójść do więzienia. To dlatego, że dostajesz coś w zamian. Co dostanę w zamian za moje podatki w Stanach Zjednoczonych? Na pewno nie opiekę zdrowotną. Albo ulicę. Klasyczne pytanie, kto zbuduje drogi, jeśli przestaniemy płacić podatki? Wszystko, co mam do powiedzenia, to odwiedź Michigan w zimie i powiedz mi o ulicach. Nie wydaje mi się, że Rzymianie mieli wiele problemów z budową dróg, kiedy gotówka była anonimowa, a transakcje odbywały się ręcznie. W pewnym sensie wymyślili ideę. Złej technologii można przeciwdziałać tylko poprzez większe wykorzystanie dobrej technologii. Dla każdego problemu, który mamy w kryptowalutach, chcesz ochronę konsumenta? Od razu pojawia się regulator. Utwórzmy komitet, który stworzy ramy regulacyjne dla nadzoru. Och, zamknij się. A co z inteligentnymi umowami, które gwarantują ochronę konsumenta? Co powiesz na to, by nie próbować rozwiązać problemu stworzonego przez technologię XXI wieku, osiemnastowieczną organizacją pełną korupcji? Martwisz się o ludzi kradnących krypto? Stwórzmy system, w którym będziesz mógł cofać transakcje w blockchainie. Zamknij się! Nie! Zastosujmy transakcje wielosygnaturowe, wieloczynnikowe blokady czasowe, także poufność w inteligentnych umowach, abyśmy mogli rozwiązać problemy powstałe w wyniku wprowadzenia tej nowej technologii. Używając nowych technologii, prawda? Nie dotarliśmy do tego nowoczesnego świata, w którym żyjemy mówiąc, wiesz, samochody są świetne, ale będą jeszcze lepsze, jeśli użyjemy koni do ich ciągnięcia w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Myślisz, że to zabawne? W tamtych czasach były takie sugestie. Można znaleźć jeszcze zdjęcia. Na koniec, o co w tym wszystkim chodzi? To, co robi ta polityka strachu, to odbiera nam władzę i centralizuje ją. Mogę Wam powiedzieć, że zachęca do złych rzeczy. Zachęca do złych działań na skalę, którą trudno sobie wyobrazić. Myślisz, że ktoś kupuje narkotyki używając bitcoina? Oczywiście, że kupują narkotyki używając bitcoina. Nie możesz zostać pchnięty nożem przez internet. Jest to bardzo dobre rozwiązanie podstawowego problemu asymetrii. Przemocy ulicznej. Ale nikt nie finansuje saudyjskich bombardowań w Jemenie, używając kryptowalut. To cholerne dolary z moich podatków. Nikt nie walczy z buntownikami fundowanymi przez agencje wywiadowcze, które mordują miliony ludzi, finansując to kryptowalutami. Nikt nie bierze pieniędzy dla karteli narkotykowych. Bank HSBC to robi. Nikt nie robi tego z użyciem kryptowalut, jeśli dajesz ludziom dostęp do kryptowalut. Tak, ludzie będą brać pieniądze dla baronów narkotykowych. Zalegalizuj jej i zniszcz ich zyski. Albo daj ludziom możliwość wymknięcia się spod kontroli baronów narkotykowych. Jeśli są baronowie narkotykowi, którzy unikają podatków za pomocą kryptowalut, to co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mogliby wymknąć się baronom narkotykowym, gdyby też mieli kryptowaluty? Dla każdego problemu mamy rozwiązanie, które wymaga od nas wiary w ludzką naturę i wykorzystania tej technologii do czynienia dobra w asymetrycznej skali, ponieważ na świecie jest więcej ludzi, którzy chcą czynić dobro. Teraz można by pomyśleć, jestem w Szwajcarii, więc o czym właściwie mówię? Nie mam skorumpowanego rządu, który mnie okrada. Mam też dostęp do banku. Nie muszę ukrywać swoich pieniędzy przed rządem. Nie rządzi mną dyktator. Mamy wspaniały system demokracji, nie tylko reprezentatywny, ale i demokrację bezpośrednią z naszymi referendami i federalnym systemem wyborczym. Fantastycznie. Gdyby tylko każdy miał taki system, gdyby każdy miał taki poziom bankowości, jaki mają ludzie w Szwajcarii. Więc. Pytanie brzmi, po co ci kryptowaluty? Jest to pytanie, które jest często zadawane. W Wenezueli, Argentynie, Korei Północnej, w połowie Afryki Subsaharyjskiej, w całej Ameryce Południowej, w większości Azji Południowo-Wschodniej, a na pewno w Chinach, ludzie potrzebują kryptowalut. To kwestia życia i śmierci. Chodzi o wolność od niewolnictwa. To sprawa przyszłości dla ich dzieci albo niczego. Oni mają potrzeby związane z kryptowalutami, których Ty nie masz. Więc czemu miałbyś tego używać? Powiem Ci dlaczego. Bo za każdym razem, kiedy używasz kryptowalut, ćwiczysz wolność, sprawujesz suwerenną władzę, a ta suwerenna władza to odbieranie pieniędzy. Ze skorumpowanego i zepsutego systemu banków centralnych i banków inwestycyjnych oraz skorumpowanych rządów do systemu, który daje ludziom nadzieję. Za każdym razem, jak używasz kryptowalut, przyczyniasz się do wspierania projektów, które ulepszają portfele kryptowalut. Ulepszają giełdy zdecentralizowane. Prowadzą badania i tworzą innowacje. Ilu ludzi tutaj tworzy bitcoina lub pracuje nad którąś z innych kryptowalut? Tak. Płacisz tym ludziom, żeby lepiej wykonywali swoją pracę. Za każdym razem, gdy używasz kryptowalut. Ty władasz swoją mocą. Największym kłamstwem, w jaki uwierzyło to pokolenie, jest pomysł, że nie mamy tej mocy, że nasza władza jest bez znaczenia, że te ogromne problemy, które istnieją na świecie, nie mogą być rozwiązane. Ponieważ jesteśmy za mali, mamy zbyt ograniczoną władzę. Największym żartem jest to, że wszyscy jesteśmy przekonani, że możemy użyć władzy tylko raz na cztery lata. Może co dwa lata, jeśli jesteś w Szwajcarii. Musimy iść głosować, prawda? Tak więc wszyscy robimy ten mały, wzorowy, taniec obywatelski, gdzie idziemy na wybory, co w Stanach Zjednoczonych nie zdarza się w dni wolne. Bo kto chce, żeby ludzie głosowali? Przecież to demokracja. Głosujemy na jednego z dwóch możliwych kandydatów. Niebieski Goldman Sachs lub czerwony Goldman Sachs. A potem dostaniemy małą naklejkę z napisem, ja zagłosowałem. Wracamy do domu i wiemy, że nic się nie zmieniło. Ponieważ w każdej kwestii dnia wszystkie partie polityczne upewniły się, że nikt nie będzie kwestionował status quo. Więc nie ma to żadnego znaczenia. Więc możesz usiąść i powiedzieć, że nie masz mocy. Możesz próbować korzystać ze swojej mocy raz na dwa lata, raz na cztery lata, albo... Możesz zdać sobie sprawę, że wszyscy mamy władzę i możemy z niej korzystać. Nie Nieraz na 4 lata, ale 1200 razy w ciągu 4 lat. Raz dziennie, decydując się na korzystanie z otwartych produktów finansowych, poprzez finansowanie otwartych produktów finansowych, dzieląc się ze światem wiedzą o otwartych produktach finansowych, budując gospodarkę i jednocześnie odbierać naszą pracę, naszą kreatywność, i pasję z tej zgniłej gospodarki, w której, jak próbują nam wmówić, utknęliśmy. I wrzucić całą tę kreatywność w przyszłość otwartych finansów, które budujemy. Korzystając z tej mocy raz dziennie, jeśli wszyscy tu obecni będą to robić, zmienimy Szwajcarię. Jeśli wszyscy na świecie będą to robić, zmienimy świat. Mamy ogromną moc. Więc nie potrzebujesz tego, bo masz już ogromny przywilej posiadania tych produktów finansowych, które są kwestią życia i śmierci dla innych. Przyjmij ten przywilej i używaj go, by ćwiczyć ogromną moc tworzenia otwartej przyszłości finansowej dla dzisiejszego świata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czytałeś dla polskiej loży yeah. Wiktorii? Wow,